Próbujesz schudnąć? Jest wiele rzeczy, które pomagają w odchudzaniu poza modą i ćwiczeniem raz na jakiś czas. Wymaga odpowiedniego planowania i dużej determinacji. Oto kilka prostych kroków, które pomogą Ci schudnąć. 1. Rozpocznij dzień od cytrynowej wody. Woda cytrynowa to doskonały napój do odchudzania. Sok z cytryny pomaga twojemu ciału uzyskać składniki odżywcze, których potrzebuje, aby spalić tłuszcz w energię i zatrzymać przyrost masy. Upewnij się, że pijesz sok z cytryny nawet po zrzuceniu wagi, aby utrzymać swoją nową wagę. 2. Weź ocet jabłkowy Ponieważ ocet jabłkowy ma kwas octowy to jest dobre dla utraty wagi. Kwas octowy zapobiega gromadzeniu się tkanki tłuszczowej. Ocet jabłkowy pomaga również organizmowi przyjmować składniki odżywcze z pożywienia, które jeszcze leczy problemy trawienne i zwalcza infekcje. 3. Wymień zwykłą herbatę z reszkawy na zieloną herbatę. Innym dobrym pomysłem na odchudzanie jest picie zielonej herbaty. Ma duży zakres przeciwutleniaczy, które pomagają organizmowi rozkładać pokarmy i pomagają w odchudzaniu. Katechiny w zielonej herbacie są bardzo dobre do spalania tłuszczu, ponieważ uwalniają tłuszcz z komórek tłuszczowych. Walczą również z wolnymi rodnikami i powstrzymują choroby. Zamień swoją zwykłą filiżankę herbaty lub kawy przy filiżance ekologicznej zielonej herbaty. Możesz wypić od 3 do 4 filiżanek zielonej herbaty dziennie. 4. Ćwiczenie Jeśli naprawdę chcesz schudnąć w zdrowy sposób nie ma sposobu aby uciec od regularnych ćwiczeń i aktywności. Wykonanie mieszanki łagodnej i ciężkiej aktywności fizycznej pomoże Ci schudnąć i kontrolować wagę. Ćwiczenia pomagają również zmniejszyć stres i podnieść energię, nastrój i jakość snu. Obniża to ryzyko chorób przewlekłych takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca, udary i niektóre nowotwory. Najlepiej ustawić określony przedział czasowy w swoim dniu na ćwiczenie, aby nie pominąć go z powodu wymówki, że nie masz wystarczająco dużo czasu.